Kujda, kujda, stoją kurwa, mać mnie ja tak, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, mnie kurwa, kurwa, Nie ja Gdzie jestem jest? tu w ogóle? Kurwa.